Co zrobić, jak przyjąłeś mandat? Uważasz, że nie zasłużyłeś na ten mandat i chcesz się od niego odwołać? I czy to w ogóle ma sens? Zapytanie mojego widza. Witam Panie Dariuszu. Otóż miałem w piątek kolizję nie z mojej winy około godziny 15, ale gość zostawił mi 300 zł i sobie poszedłem do pracy. I w międzyczasie zadzwoniłem do mechanika i poprosiłem aby zobaczył, czy te uszkodzenia Y, są mocne. I z początku wydawało się, że tylko jest widoczne obtarcie, ale jednak pod spodem y, było nieco więcej. Urze, y, ujrzeliśmy zerwane zasłony, zderzak opuszczony i coś tam jeszcze. Zadzwoniłem na policję około 16 .00. przyjechali i stwierdzili, że to ja jestem tym poszkodowanym, ale cały problem zaczyna się w tym, że jeżdżę w soczewkach i mam taką asymetryczną wadę, czyli lewe oko 0,0,0 i w zasadzie na to oko nie powinienem soczewki nosić, natomiast prawy astygmatyzm plus 1,75 dioptrii i dostałem 500 zł za brak uprawnień. Także jeżeli nie wiesz jaka jest kwota mandatu za brak uprawnień yy, czy brak ważnego prawa jazdy yy, to jest akurat nie 500 zł. I moje pytanie, czy mogę skierować wniosek do sądu o uchylenie tego mandatu, ponieważ policjant nie mógł mi na miejscu udowodnić, że godzinę temu soczewki nie miałem. Soczewka mogła mi wypaść, mogła trzeć o oczy i mogłem ją później wyjąć, mogłem też wyjąć dotykając oko, gdy kazali mi ją pokazać. I, I mogłem też nie przyjmować mandatu i co Pan o tym sądzi? Auto było zaparkowane już dawno, czekałem na przyjazd policji. Zacznę od takich ogólnych zasad odwołania się od prawomocnego mandatu, czyli to jest ten, który już przyjąłeś i określa to artykuł 101 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Wiedz, że masz na to 7 dni. I w paragrafie drugim artykułu 101 kodeksu przeczytasz, że uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy dla rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu i na tym posiedzeniu y, ma prawo uczestniczyć ten ukarany, czyli ty, y, również ma prawo uczestniczyć organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę na drodze mandatu, czyli to będzie policja albo przedstawiciel tego organu, czyli będzie to jakiś policjant. Oczywiście masz prawo jako ujawniony, pokrzywdzony. I przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego. Czyli co musisz zrobić? Prześlij odwołanie od mandatu, wraz z uzasadnieniem do wydziału karnego sądu rejonowego, właściwego miejscowo dla popełnionego przez Ciebie wykroczenia. Natomiast powstaje zasadnicze pytanie, czy coś w takim przypadku wyjdzie na Twoją korzyść, czyli nie wiem, cofną Ci ten mandat, oddadzą pieniądze, nie zapłacisz. I powiem szczerze ze swojego doświadczenia, że nie mam pojęcia Akuratnie w tym przypadku nie wiem w jaki sposób y, policjanci sprawdzili, że ta osoba nie ma założonych soczewek. Czy to oparło się tylko na tym, że miał pokazać, y, czy powiedział, że nie ma. A chodzi głównie tutaj o, ty, o to, y, w jaki oni sposób sprawdzili, że nie masz tych soczewek, ale w sposób zapewniający ich sterylne zdjęcie i powtórne założenie, prawda, które nie zagrażałoby zakażeniu jakiemuś późniejszemu gałki ocznej, bo to z tego co wiem, to soczewki nie zdejmuje się paluchem, prawda, cyk, cyk gdzieś tam w polu, jak masz brudne ręce, no tylko w jakichś warunkach takich bardziej higienicznych. Natomiast, byłem już raz w podobnej sprawie jako świadek, chodziło akuratnie o sprawę pasów bezpieczeństwa. Sprawdzali, czy to orzeczenie wydałem, czy nie wydałem i mam takie nieodparte wrażenie, że sądy stoją po stronie policji, czyli system jest przeciwko Tobie, przedstawiciele tej policji, czyli jakiś funkcjonariusz, oni mają z urzędu czas na łażenie po sądach, robią to w czasie pracy, czy w czasie jakiejś tam delegacji i również policjanci przyjeżdżają do sądu załatwić hurtowo kilka takich spraw, kilka takich odwołań od badnatu ze swojego rejonu, a Ty się bujasz w jakiejś sprawie indywidualnej, ale jesteś wpasowany przez sąd w grafik, bo Czas policjanta jest cenny, a twój trochę tam powiedzmy jako domniemanego ukaranego czy domniemanego winnego trochę mniej. No, sprawa się może zacząć przeciągać i wtedy skórka już może nie być warta wyprawki. I wierz mi, że nie wygrasz raczej jak nie zapłacisz. Prawnikowi, ale weźmy taką sytuację, że powiedzmy, mandat załapałeś w Stoku, a jesteś z Wrocławia. No i w tym Białym Stoku obowiązuje cię ten pierwszy sąd, no bo w zasadzie nie masz kontroli nad sprawą bez osobistego przyjazdu. Bierzesz prawnika, to co myślisz, że prawnik do Białego Stoku z tobą na cały dzionek pojedzie yy, za darmo, prawda? Tylko że mu zafundujesz bilecik, prawda? Również to samo dotyczy się świadków, takim świadkiem byłem ja w Poznaniu, czyli z Wrocławia musiałem ładnie wsiąść w auto i zapierdalać do Poznania. Łaskawie mi chcieli zwrócić tam jakiś bilet drugiej klasy, bonanzę, prawda? oczywiście no, bonanzą nie pojechałem, pojechałem yy, yy, samochodem, czyli yy, w zasadzie yy, pojechałem za free. I yy, tak uczciwie co do tego przypadku. Wydaje mi się, że trzeba było szkodę załatwić przez ubezpieczalnię, nie poprzez prawdowanie się z policją. Po co się ta policja? No, chciał widz, wziął, a przy okazji w łeb 500 zł dostał. Także jeżeli kiedykolwiek będziesz wzywał policję do jakiej, jakiegoś zdarzenia drogowego, w którym czujesz, że nie jesteś winien, zastanów się nad jednym. Po pierwsze, czy masz ważne prawo jazdy, czy w tym prawie jazdy jak masz jakieś kody ograniczeń, to się stosujesz do tych kodów ograniczeń, czy Mm. Masz ważny dowód rejestracyjny i czy przypadkiem nie jesteś wczorajszy, bo dmuchniesz sobie i nagle z poszkodowanego zrobisz się winnym. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny transportu. Jeżeli miałeś taką sytuację, że szczęśliwie się odwołałeś od tego mandatu, bezkosztowo wystarczyło tylko jakiś tam papier wysłany do sądu, odwołanie z sensownym uzasadnieniem i Sąd łaskawie Ci przyznał rację, napisz to w komentarzu do tego wideo, ale również ku przestrodze innym opisz sytuację, że było dokładnie odwrotnie. A miałem taką sytuację na przykład, bo pani policjantka też ktoś się tam optarł, wezwała swoich kolegów i owszem, wszystko było cacy poza jednym, że wina była tamtego gościa, natomiast Pani policjantka nie miała ważnego prawa jazdy. 500 zł zapłaciła kolegom, yy, a w zasadzie 500 zł wlepili jej koledzy, natomiast dwie stówki zostawiła u lekarza uprawnionego do badań kierowców, 100 zł za wymianę prawa jazdy, a wszystko to było przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy pieniążki raczej były w domku potrzebne. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Jak nie jesteś jeszcze subskrybentem mojego kanału, kliknij w to kółeczko, dostaniesz od razu najświeższy materiał A jak Cię interesuje podobny temat no to kliknij w ten prostokącik I do zobaczenia w moim kolejnym wideo.